Próba generalna, bo mamy zrobione filtry, jesteśmy podłączeni do systemu odzyskiwania ciepła co jest tutaj w instalacji i co, próbujemy filtry, na razie mam pusty ten jest do połowy, bo trochę odpowietrzałem tutaj tylko lekko widać, że jest czerwony bo jest czerwony, co leci na Szczecin zobaczymy co się będzie działo OK, tu jest git, tam się nic nie rozszczelniło, tylko chyba przepływu nie ma.